Być może podczas samodzielnej pracy pojawi się pomysł na stworzenie trójwymiarowego modelu wymyślonej przez Was przestrzeni, placu zabaw, miejsca spotkań, parku rzeźb, przedmiotu lub urządzenia, które pomoże innym w ich codziennym życiu. Dzięki trójwymiarowemu modelowi odbiorcy będą mogli lepiej wyobrazić sobie, na czym polega Wasz pomysł. Modele 3D najłatwiej wykonać w Tinkercad, bezpłatnej aplikacji online. Z pomocą Tinkercad możecie stworzyć proste i bardziej zaawansowane modele 3D. W galerii dostępnej na stronie można zobaczyć setki wykonanych w aplikacji modeli. Gotowe modele można zachować w formie plików OBJ odczytywanych przez różne programy 3D jak również wydrukować model na drukarce 3D czy też zrobić zrzut ekranu modelu i zapisać w pliku graficznym JPG i dodać do prezentacji. Aby rozpocząć pracę w Tinkercad należy się zarejestrować. Ja mam już konto więc się zaloguję. Aby rozpocząć tworzenie modelu należy wybrać opcję Create new design, czyli stwórz nowy projekt. Tworzenie modelu 3D w Tinkercad odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej i przypomina tworzenie budowli z klocków. Możecie wyobrazić sobie, że klockami są dostępne w okienku po prawej stronie bryły. Na środku Widoczna jest płaszczyzna, na której będziecie budować swój model. Każda z komórek płaszczyzny ma 10 mm. To ważna informacja, jeżeli będziecie chcieli wydrukować swój model 3D na drukarce 3D. Rozmiar komórki można zmienić w prawym dolnym rogu. Nim zaczniecie tworzyć model 3D, Warto przygotować szkic tego, co zamierzacie wymodelować w przestrzeni trójwymiarowej. Bardzo ułatwi Wam to pracę. Płaszczyzna, którą widzicie, pomaga umiejscowić bryły w przestrzeni trójwymiarowej i przesuwać je względem trzech osi. Y, góra-dół, osi X, Prawo, lewo, czy też osi Z. Przód i tył. Płaszczyznę można obracać jak tace, nawigując małą kostką w lewym górnym rogu ekranu. Przedmioty na płaszczyźnie pozostają w tych samych miejscach. To my, ruszając płaszczyzną, zmieniamy punkt widzenia. Prace w aplikacji Tinkercad ułatwi używanie myszki ze scrollem, czyli małym kółkiem w środku, które umożliwia zoomowanie, oddalanie i zbliżanie płaszczyzny. Można to też robić z pomocą punktów widocznych po lewej stronie, plus i minus, jednak jest to nieco mniej wygodne. Pokażę, jak stworzyć model 3D placu zabaw, w którym będzie można bawić się, ćwiczyć i uczyć geometrii. Najpierw z sześcianu tworzę podłoże. Rozciągam sześcian, tak żeby przykrył całą płaszczyznę. Chwytam za małe białe punkty po bokach sześcianu, mogę sprawdzić, obracając kostką, czy mój sześcian pokrywa płaszczyznę. Jeśli tak, to nieco go spłaszczę, tak żeby właśnie stanowił podłoże. Podłoże, które ma symbolizować trawę, więc yy, zmienię jego kolor z czerwonego na zielony. Następnie z podłoża stworzę murek, który będzie chronił plac zabaw przed hałasem z ulicy. Skopiuję podłoże, następnie przesunę je nieco i obrócę pod kątem 90 stopni. Sprawdzę, czy murek jest odpowiednio przysunięty do podłoża i nieco go zmniejszę. Teraz mój murek jest już gotowy i mogę zacząć budować resztę placu zabaw. Na podłożu ustawię różne bryły geometryczne. Zacznę od ostrosłupa, który postawię w tym miejscu. Nieco go powiększę. W ten sam sposób dodaję i ustawiam pozostałe bryły geometryczne na podłożu. Jeśli trzeba duplikuję je, obracam pod kątem, zmniejszam lub powiększam. Mój plac zabaw jest już prawie gotowy, brakuje mi tylko ścieżki, stworzę ją z pomocą rysunku odręcznego. Wybieram bryłę rysunku odręcznego, ustawiam ją w tym miejscu i rysuję moją ścieżkę. Przyciskam dan, zrobione. Dopasowuję ścieżkę i usuwam niepotrzebne elementy. Mój plac zabaw jest już gotowy i mogę oglądać go z różnych stron. Model 3D automatycznie zostaje zapisany na koncie Tinkercad. Można do niego wrócić później, edytować, zmieniać. Z pomocą opcji eksportu można zapisać model w formacie OBJ, jeśli zamierzacie drukować go na drukarce 3D, lub w formacie SWG, jeśli model ma być wycięty laserowo. Model może pozostać też w formie cyfrowej, w formie pliku graficznego JPG. Wystarczy zrobić kilka zrzutów ekranu prezentujących model z kilku stron. A następnie umieścić je w aplikacji Pixeler i połączyć w kolaż. W Tinkercad można także tworzyć bardziej zaawansowane modele 3D, łącząc ze sobą dostępne w aplikacji bryły geometryczne. Na przykład jeśli chcemy stworzyć model klucza musimy użyć kilku walców oraz sześcianu, a także zastosować funkcje takie jak wyrównywanie czy grupowanie, dostępne w prawym górnym rogu ekranu. Pokażę jak to zrobić. Wybieram bryłę walec. Obracam ją 90 stopni. Wydłużam i proporcjonalnie zmniejszam. Następnie znowu wydłużam i mam już część klucza. Teraz skopiuję tę część. Przesunę i z Shiftem nieco powiększę. Teraz skopiuję tę część, przeniosę skopiowany element nieco dalej. I teraz stworzę uchwyt klucza. Wybieram walec. Właszczam go. Wszystkie te elementy chciałabym ustawić w jednej osi, więc zaznaczam je w ten sposób myszką i ustawiam elementy względem środka. Teraz, żeby stworzyć dziurkę w uchwycie klucza, wybieram sześcian, który w środku jest pusty. Zmniejszam go, przyciskając przycisk SHIFT. Gdy jestem zadowolona z SHIFTem, zaznaczam mój walec i sześcian i łączę te elementy tak, by powstała dziura. Teraz w ten sam sposób tworzę końcówkę klucza. I mój klucz jest prawie gotowy. Zaznaczam wszystkie elementy, łączę je i mogę pokolorować mój klucz. W ten właśnie sposób w programie Tinkercad można tworzyć nietypowe bryły.